Cześć, mam na imię Tadeusz, jestem profesorem na AWF-ie w Krakowie. Współpracuję z Sebastianem od wielu lat, znamy się wiele lat. Wróciłem do niego dwa lata temu, ponieważ mam spory problem ze stawem biodrowym. Lekarz zakwalifikował mnie na operację, jednak na razie się nie poddaję, próbujemy poprzez aktywność poprzez ruch, poprzez ćwiczenia, e, uratować to biodro, przynajmniej przedłużyć okres o kilka lat, kiedy będę musiał go rzeczywiście operować. No i efekty są rewelacyjne. E, po kilku spotkaniach, po wdrażaniu coraz to nowych ćwiczeń i innych elementów wspomagających, jak rolowanie, e, bóle ustępują, nie utykam, chodzę Pewnie, w zasadzie ból w pakwinie ustąpi w 100%, oczywiście jeszcze czeka nas trochę pracy, żeby ten ból praktycznie całkowicie zlikwidować, ale wierzę w to, że tak jak do tej pory, że będzie coraz lepiej, bo jest coraz lepiej z każdym dniem, z każdym spotkaniem i wdrażaniem ćwiczeń do treningów przez cały następny tydzień. Biodro boli mniej i jestem w stanie wykonywać wszystkie czynności w zasadzie dnia codziennego bez bólu, a ponadto uprawiam wszystkie rodzaje możliwe rodzaje aktywności fizycznej i nie odczuwam dyskomfortu związanego z bólem biodra.